Tak będzie na bank Kardelstatek krzyczał, ale mi leci co? Dokładnie tak. Mi leci co? Grotto! Dokładnie tak. Czekałem na to właśnie mi leci co? Grotto! Jaj Gabe, bawimy się... Kolejna skrzynka przed wami, słuchajcie, to już druga. Gavin, please, let's be friends. Grotto! Może być awupka. Nie pogardzę. Gavin, please, let's be friends. Grotto! No dzięki. Super, co? Gavin, please, let's be friends. Grotto! Ty to o mnie dbasz. Bawimy się w... Gavin, please, let's be friends. Grotto! to wszystko jest w porządku Mi leci, co? Grotto! Może być awupka Nie pogardzę Mi leci, co?